Witam serdecznie wszystkich tych, którzy zdecydowali się posłuchać pierwszego odcinka podcastu My i Psy. Ja nazywam się Agata Frankowska, jestem pedagogiem specjalnym, dogoterapeutką i od jakiegoś czasu zaczęłam zajmować się także żywieniem psów. Pomysł na podcast jest taki, że chciałabym się z Wami dzielić pewnymi swoimi przemyśleniami z zakresu dogoterapii, edukacji kynologicznej oraz żywienia psów, Proponować tematy, nad którymi moim zdaniem warto się zastanowić. Dogoterapią i edukacją o psach zajmuję się od około 5 lat. Nie tylko jeśli chodzi o dzieci, ale także osoby dorosłe, osoby starsze. W ramach programu My i Psy, przy piąty rok już w tym roku, czyli w 2022, realizowaliśmy półkolonie o psach. Są to zajęcia letnie dla dzieci, szczególnie dla tych, które interesują się psami i nie bardzo mają jak rozwijać swoje zainteresowania, dotyczące właśnie psów. Tematem półkolonii jest pies i jakby zajmujemy się w trakcie półkolonii, oprócz tego, że dzieciaki sobie fajnie spędzają czas, to także edukacją właśnie o psie uczymy o tym, jak powinniśmy się przygotować na przyjęcie psa do domu, jak powinniśmy go szkolić, jakie wprowadzać zasady domowe. Uczymy dzieciaki myśleć o tym wszystkim, co jest związane z psem. Przez te 5 lat pracy zauważyłam, że jest pewien sposób uczenia przez dogoterapeutów i edukatorów kontaktu z psem. I wygląda to mniej więcej tak, że uczymy dzieciaki że jeżeli chcą pogłaskać jakiegoś psa, należy się zapytać właściciela o to. Jeżeli właściciel się zgodzi, to można pogłaskać psa i pokazujemy, w których miejscach tego psa można pogłaskać, żeby mu było przyjemnie. Chciałabym poddać pod Waszą i swoją refleksję i rozważanie to, czy taki, takie postępowanie i uczenie dzieciaki, głaskanie obcych psów, czy to jest coś, co wpływa na podwyższenie ich bezpieczeństwa w kontakcie ze zwierzętami, czy raczej jakby bardziej je naraża? Ja osobiście jakiś czas temu już zmodyfikowałam sposób postępowania i nie mówię dzieciom, że mogą głaskać psa, czy pytać o to, czy można pogłaskać psa, jeżeli je spotkają jakiegoś psa i mają na to ochotę. Raczej staram się mówić, że psy na ulicy nie powinny być zaczepiane, a jeżeli chcemy głaskać psa i pies chce, żebyśmy go my pogłaskali, to raczej są to psy, które my znamy, psy, które znają nas, psy, koleżanki, kolegi lub psy w rodzinie. Skąd to wynika? Dlaczego ta zmiana? Dlaczego chciałam to zmienić? Po pierwsze, doświadczyłam skutków tego, jak to wygląda, kiedy dzieciaki chcą bardzo na ulicy pogłaskać do psa. No i pierwsza jakby kategoria takich argumentów, które podrzucam, to są same potrzeby psa. Do takiej sytuacji, że dzieciaki chcą pogłaskać psa, której nie jesteśmy w stanie jako przewodnicy, opiekunowie, właściciele psów kontrolować, dochodzi najczęściej na spacerze. A spacer ma być czasem dla psa, więc jeżeli nagle pojawia się dziecko lub dzieci lub jacyś ludzie, którzy chcą psa pogłaskać, to często jest to zakłóceniem tego zwykłego spaceru. Dodam, że na przykład jeżeli ma się psa pracującego w dogoterapii, który jest przyzwyczajony do tego, że może pracować także z obcymi osobami, nie tylko ze swoim przewodnikiem, to taki spacer jest pewnego rodzaju świętością. Dlatego jeżeli pies pracuje, na zajęciach się angażuje, pracuje także ze swoim opiekunem, ale czasami wykonuje także ćwiczenia z dziećmi, jakby spacer jest czymś, co mu się należy w, za jego pracę, więc nie tylko zwykłym psom można zakłócić spacer, ale także psom, które w teorii mogą być bardziej chętne do takiego kontaktu. Może się tak wydarzyć. Że nawet pies, który pracuje w dogoterapii, nawet psy, które są bardzo przyjazne do ludzi, w danym czasie mogą nie mieć za bardzo ochoty na kontakt z totalnie obcą osobą. To powoduje, że jeżeli będziemy pozwalać takiej sytuacji głaskać psa, no to oczywiście wzrasta zagrożenie jakąś nieprzyjemną sytuacją. Dodatkowo na spacerze jest taka sytuacja, że mamy dużo mniejsze panowanie nad środowiskiem niż jeżeli dzieje się to w sali Dogoterapeutycznej, w sali edukacyjnej, w sali szkolnej. Tam jakby możemy wprowadzić swoje reguły, natomiast jeżeli jesteśmy na spacerze, nawet jeżeli my staniemy z, ze swoim psem, nawet jeżeli przy nas jest jedno dziecko i tak dalej, to nie od nas zależy, kto zaraz pojawi się na horyzoncie, czy pojawi się także jakiś może pies, którego nasz pies nie lubi, czy coś naszego psa nie przestraszy. Więc jest to taka sytuacja, że właściwie zgadzanie się, na głaskanie psa w czasie spaceru może godzić jakby w jego naturalne potrzeby i niepotrzebnie zwiększać Ryzyko związane z agresywnym, załóżmy, czy lękliwym zachowaniem ze strony psa. Jak uczymy dziecko, żeby pytało dorosłego, właściciela, opiekuna, przewodnika psa o to, czy ten pies może być pogłaskany, trochę zakładamy, że ten właściciel umie w sposób właściwy ocenić, czy jego pies jest bezpieczny dla zupełnie obcej osoby, czy nie jest. Wiele osób teraz ma psy, nie mają zbyt dużej wiedzy na ich temat. I może tak być, że mylnie ocenią tą sytuację, bo to, że mój pies własny lubi moje głaskanie, lubi głaskanie innych członków mojej rodziny i na to pozwala i jest ogólnie przeze mnie postrzegany jako zwierzę przyjazne, nie oznacza wcale, że będzie takie samo w stosunku do zupełnie obcej osoby, zupełnie obcego dziecka na dworze. Może tak być, że właściciel się zgodzi na to, żeby dziecko pogłaskało psa, weszło w bliższy kontakt z nim, natomiast pies się na to nie zgodzi. Myślę, że warto byłoby także zapytać o to psa. Zdarza się także tak, że zachowania, które są odbierane jako zachowania przyjazne, np. skakanie na człowieka przez psa, jest tak naprawdę zachowaniem dystansującym, a nie przyjaznym, co będzie powodowało nam niestety, że to zagrożenie także będzie zwiększone, jeśli chodzi o niebezpieczeństwo. I tak jak już wspominałam, wypadałoby także zapytać psa, czy ma na to ochotę. Nie każdy właściciel, opiekun, przewodnik psa umie to zrobić. Czasami też się zdarza tak, że... Właścicielowi może być głupio odmówić dziecku zgody na głaskanie psa, ponieważ daje sobie sprawę, że w ten sposób może sprawić dziecku pewną nieprzyjemność. I jeżeli raczej postrzega swojego psa jako przyjazny, będzie się zgadzać, co także może okazać się niezbyt dobre w skutkach, jeżeli psu się to nie spodoba. Może w tej sytuacji dojść tak, że na przykład pies zareaguje niechęcią i zostanie za to skarcony przez właściciela, co także to nie będzie sprzyjało temu, żeby dziecko poznawało prawdziwe potrzeby psa i zwierzęcia, tylko raczej nauczy się tego, że należy psa skarcić, jeżeli on pokazuje, że mu się coś nie podoba. Z kolei takie przekonanie... Jest kolejnym krokiem w kierunku niebezpieczeństwa na linii dziecko-pies, a niebezpieczeństwa. Dzieci, które są nauczone tego, że należy pytać na spacerach ludzi o to, czy mogą psa pogłaskać i lubią głaskanie psa i lubią psy, z dużą radością i chęcią biegną w kierunku nadchodzącego psa. Doświadczyłam tego nieraz i wyobraźcie sobie, jak to wygląda. Na przykład, kiedy idzie, do, idzie osoba z nawet dwoma psami i naprzeciwko biegnie trójka lub czwórka dzieci, które biegną tylko się zapytać o to, czy mogą psa pogłaskać i w teorii cały czas mogę powiedzieć, że nie, natomiast bardzo szybko zbliżają się w kierunku moich psów jest to sytuacja dyskomfortowa. Nauczenie dzieci takiego zachowania, które polega na entuzjastycznym biegnięciu całą grupą w kierunku psa, zwiększy i niebezpieczeństwo, a nie je zmniejszy. Nawet jeżeli mój pies nie zareaguje, to może któryś inny pies niestety zareaguje. Dzieciaki także bardzo trudno radzą sobie z odmową. I muszę przyznać, że ja odmawiam, dlatego doświadczam tego... Tej, tej, tej rozczarowanej twarzy yy, bardzo często. Zrozumiałe jest także, że pytają dlaczego, yy, bo chcą zrozumieć. I jeżeli tylko mam na to czas, to oczywiście tłumaczę. Najczęściej jest to, że idziemy na spacer i jest to czas dla psa. Yy, natomiast to wcale dzieciom łatwo nie przychodzi. Mają moim zdaniem takie trochę poczucie, że są uczone i robią, zachowują się tak, jak zostały nauczone, czyli robią wszystko tak, jak powinny, a koniec końców wynik jest taki, nie na jaki liczyły i nie na jakiego się spodziewały. Dodatkowo dzieci małe, mam tu na myśli 2-3 latki plus przedszkolaki i dzieciaki 1-3, tak na dobrą sprawę wcale sobie nie radzą dobrze z głaskaniem psa. Z głaskaniem psa na ulicy. E, dlatego, że nawet małe zwierzę, jest dla wielu dzieci za duże. Ja nieraz obserwowałam, jak to generalnie wygląda i mimo, że część dzieci chce wejść w kontakt z psem, to równocześnie, na przykład jeżeli pies się cieszy, nawet jeżeli jest to kilowy pies, który będzie sięgał osobie dorosłej pod kolano, to dla dzieci przedszkolnych jest to dużo większe zwierzę. Jeżeli usiadłyby, to taki 10-kilowy pies ma swój pysk na wysokości ich twarzy. Jeżeli uczymy dzieci głaskać psa po boku i jeżeli ten pies przychodzi od przodu, to dzieci są zbyt małe i mają zbyt krótkie ręce, żeby dosięgnąć do tego miejsca. A raczej na spacerze nie będzie, musielibyśmy jakby rozpocząć właściciel całą procedurę, jakby jakiegoś odpowiedniego ustawienia psa, tak żeby dziecko mogło dosięgnąć do, do tułowia psa. I teraz, o ile jest to osoba, która w jakiś sposób zajmuje się edukacją kinologiczną czy dogoterapią, do to być może będzie umiała to zrobić chociaż oczywiście wracamy do punktu pierwszego i tego pytania, czy spacer jest dla psa, czy może niekoniecznie, o tyle zwykły właściciel psa nie będzie tego umiał zrobić i nawet niekoniecznie będzie miał taką świadomość, no więc sytuacja potem wygląda tak, że dzieci się nachylają nad psem, usiłując dosięgnąć do tej części ciała. Pies się na przykład cieszy, więc też jakby się porusza i koniec końców nikt nie ma radości takiej prawdziwej z tej sytuacji i właściwie ta sytuacja wygląda źle. Nawet dziecko nie ma za bardzo... Dobrego kontaktu z psem, który się gdzieś tam porusza. Jeżeli dziecko się nachyla nad psem, zwiększa się prawdopodobieństwo, że pies może skoczyć do twarzy nawet w takich pozytywnych zamiarach, a to może przestraszyć dziecko. Więc nawet fizycznie jest to dość trudne do wykonania na spacerze. Oczywiście inna sytuacja jest wtedy, kiedy cała sytuacja ma miejsce na przykład i próba pogłaskania psa ma miejsce w domu. Dziecięca buzia jest bliżej psiego pyska, co też powoduje, że nawet jeżeli prosimy, czy pokazujemy, instruujemy dziecko, żeby pogłaskało psa po klatce piersiowej, dzieci mają dyskomfort z tym. Nie chcą dotykać psa blisko pyska, ponieważ dają sobie sprawę, że są tam zęby. I jest im trudno to po prostu zrobić, żeby pogłaskać psa w takim miejscu. Zauważyłam także, że dzieci koncentrują się na głaskaniu psów i o to pytają i to chcą robić, dlatego że nie mają pojęcia, że można z psem robić także coś innego. Często rodzice pytają, na przykład odbierając dzieci z półkolonii, po pierwsze czy były jakieś zajęcia z psami i czy był pies głaskany, no i dziecko jakby, ponieważ rodzice o to pytają, to chce to robić. Postrzega to jako jakąś dobrą, dobrą czynność i że coś, co będzie dla niego fajne. Natomiast raczej to wynika z tego, że po prostu sami rodzice nie mają zbytnio dużej wiedzy o psie. Bardzo często spotykam się także z tym, że... Rodzice próbują namówić dzieci, które się boją psów, do tego, żeby je głaskały, co tak naprawdę pogarsza całą sytuację, dlatego że takim dzieciakom najpierw po prostu jest potrzebna pewna edukacja i nabycie umiejętności przewidywania zachowania zwierzęcia, tak żeby poczuły się trochę bardziej bezpieczne w kontakcie z nim. To 5 lat doświadczeń mówi także, szczególnie półkolonie, że dzieci jeśli tylko Mogą, pokażemy im jak to robić. Wolą robić inne rzeczy z psami. Dużo łatwiejsze jest dla nich i jest także przeżycie, nagrodzenie psa kawałkiem karmy czy jakiegoś przysmaku, przygotowanie mu maty węchowej z, z przysmakami, schowanie zabawki czy robienie czegokolwiek innego ma równie dużo radości, a jest dużo bardziej bezpieczne zarówno dla dziecka. Pokazuje, że można z psem wchodzić w kontakt w inny sposób oraz jest to dużo przyjemniejsze także dla samego psa. W takim razie jak, czego tak naprawdę uczymy dzieci? Czy uczymy je zachowania y, bezpiecznego, czy raczej wręcz przeciwnie zwiększamy niebezpieczeństwo i prawdopodobieństwo, że coś złego ze strony psów y, może je spotkać? Ja niestety uważam, że głaskania, dotykania bliskiego kontaktu z psem, z obcym psem, uczy dzieci zachowań, które mogą być dla nich niebezpieczne. Czy to oznacza, że dzieciaki w ogóle mają nie głaskać psów? No niekoniecznie. To, co ja na przykład osobiście proponuję na zajęciach, to oczywiście pokazuje, które części ciała psa można dotykać, gdzie psa można głaskać. Ale zaznaczam też, że jeżeli chcą głaskać psa, to psa, którego znają, swojego własnego, psa, przykład cioci, babci, czyli gdzieś w rodzinie. I najlepiej robić to we własnym domu psa, tam gdzie on przebywa i czuje się bezpiecznie. Początkowo zawsze ćwiczymy głaskanie na maskotkach. Wcale nierzadko jest tak, że dzieci nawet wolą kontakt z maskotką, która jest statyczna i dużo łatwiej ją pogłaskać, a jest także przyjemna w dotyku. Uczę także, że należy zapytać psa, czy chce być głaskany. Proponuję, żeby zapytały moją Blu i respektuję odpowiedź Blu. Natomiast jeżeli pies na to nie ma ochoty, jakby omawiamy tą sytuację i to, że pies ma także prawo do tego, żeby nie chcieć być dotykanym. Ja wtedy też próbuję, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, ocenić na co ma wtedy pies ochotę. Czy chce po prostu iść spać, czy mógłby zrobić, wykonać z dzieciakiem jakieś inne ćwiczenie. Tłumaczę się także, że jeśli chodzi o głaskanie psów, to nie na ulicy. Tylko w domu, gdzie pies czuje się bezpiecznie, gdzie one mogą sobie usiąść na krześle, kanapie, fotelu, gdzie obok może usiąść osoba dorosła i w pewien sposób monitorować całą tą sytuację. Tak, żeby pokazać, że jest to możliwe, że psy są przyjazne, że będą chciały współpracować, że, że można je głaskać, ale nie zwierzęta na ulicy. I kolejna rzecz, której staram się dzieci uczyć, to to, że można z psami robić inne rzeczy, na przykład wykonywać komendy, robić zabawy w węszenie, w poszukiwanie zabawek, w poszukiwanie jedzenia w zabawkach jak uczyć psa sztuczek. Tak, żeby ten kontakt z psem, żeby dzieci miały w swojej głowie, że pies to coś więcej niż tylko głaskanie, że pies to nie maskotka, która zawsze musi się zgadzać na głaskanie, że właściwie najbardziej wartościowe jest nie głaskanie psa, że jest to jakiś pewien dodatek, ale to, co możemy wspólnie zrobić. Jestem ciekawa, co Wy na to. Jestem ciekawa Waszych przemyśleń dotyczących głaskania psów przez dzieci na zajęciach kino edukacyjnych oraz dogoterapeutycznych. Jeżeli będziecie chcieli się ze mną podzielić, Zapraszam do napisania maila na adres podcastmałpamyipsy.pl Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.